I tu będziemy zawracać w pierwszym możliwym miejscu. Poszukamy sobie lewego pasa. Widzimy, jest to skrzyżowanie bez sygnalizacji świetnej, więc zawrócimy sobie na długo. Nie ma tramwaju z tyłu, z przodu ma przystanek, więc wjeżdżamy sobie. Jakby był większy ruch, trzeba by było zaczekać, ale tu widzimy, że ruch jest stosunkowo niewielki i za tym ciemnym samochodem już będziemy mogli sobie jechać. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy sobie w prawo.